Eksport i import stron pod stron aplikacji w Gridbox. Oczywiście jest to sprawa banalnie prosta. Kiedy chcemy wyeksportować sobie jedną stronę, po prostu klikamy prawym przyciskiem myszy. Eksportuj. Możemy też zaznaczyć, żeby tu menu zostało wyeksportowane. Klikamy Zapisz, wskazujemy, gdzie ma być zapisana taka wyeksportowana strona. I to praktycznie wszystko. Możemy oczywiście też wyeksportować wiele stron. Ja tutaj przejdę dla przykładu do dokumentacji, którą właśnie tworzę, żeby Wam pokazać. Zaznaczam wszystkie, klikam eksportuj. Mogę też dodać menu, do tego klikam zapisz i wszystkie te strony będą dostępne do importu później, więc jak widać nie jest to nic trudnego, oczywiście możemy wykorzystać tutaj też trzecią opcję, przechodzimy do ustawień, eksportuj i tu mogę wybrać co strony, szablony, aplikacje, menu Joomla, czyli wszystko zostanie wyeksportowane, klikam zapisz i tutaj już mam plik, który będzie zawierał wszystkie potrzebne mi dane. Import też jest bardzo prosty do przeprowadzenia, po prostu przechodzimy tutaj do naszych ustawień, klikamy importuj, wybieramy nasz plik, który mamy zapisany po eksporcie, klikamy otwórz, instaluj i dana strona, czy kilka stron, czy nawet strony i aplikacje są instalowane do naszej nowej instalacji Gridbox.